Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.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 Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy. Potem wróciła do domu. Żaden z tekstów biblijnych nie opowiada o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Kościół na dzisiejszą uroczystość wybrał fragment opowiadający o nawiedzeniu przez Maryję domu Elżbiety i Zachariasza. Mamy kilka opowiadań o wędrówkach i pielgrzymkach Maryi. Podróż do Betlejem, ucieczka do Egiptu, pielgrzymka do Jerozolimy na święta i wreszcie podróż za swoim boskim synem po drogach Galilei i Judei, aż po tę ostatnią drogę na Golgotę niebowziętą Królową Apostołów możemy nazywać patronką pielgrzymujących, ponieważ sama często była w podróży. Scena z dzisiejszej Ewangelii mogła rozegrać się raz jeszcze, właśnie w tym dniu jej chwalebnego wniebowzięcia. Tym razem nie nienawidziła ziemskiego domu swojej krewnej w Judei, ale idzie do domu swojego Syna, Jezusa Chrystusa, do domu Boga, który jest także jej własnym domem. Kto bowiem czyni we własnym sercu dom dla Boga, tego Bóg przyjmuje do własnego domu w niebie. Gdy Maryja przychodzi do domu Elżbiety i Zachariasza, dom ten napełnia się radością. Wielbi Boga Elżbieta, szczęśliwa tym niezwykłym nawiedzeniem. Wielbi Boga pod skokami święty Jan, zamknięty jeszcze w łonie matki. Wielbi Boga również sama Maryja. Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do radości i uwielbienia Boga. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszelkie dobro, jakie nam wyświadczył, a zwłaszcza za Maryję, którą uczynił naszą Matką i Królową. Niech jej wzięcie stanie się i dla nas okazją do rozmyślania o niebie, gdzie każdy z nas ma przygotowane przez Boga mieszkanie. Uczyńmy w naszym sercu mieszkanie dla Boga, jak to uczyniła Maryja, a Bóg na pewno przyjmie nas do swego domu.